Magiczne przysłanie od wróżek na ten tydzień. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów. I zaraz wyciągnę kartę anielską na ten tydzień. Kochani, zobaczmy co przemówią anioły, jaką dadzą nam wskazówkę, jaki impuls na ten tydzień. Witam serdecznie, zapraszam do komentowania moich filmików, do lajkowania z kciuczkiem w górę. Oczywiście zapraszam również na wróżby indywidualne, które robią na podstawie Waszych zdjęć, dat urodzenia i konkretnych pytań. Zapraszam, napiszcie mi e-maila i odpiszę Wam, jakie są warunki takiej wróżby indywidualnej, które robią poprzez WhatsApp lub Messenger. I oczywiście... Wróżby indywidualne to są takie wróżby, jakie Wy sobie życzycie. Może być lustro, lub prognoza związku lub różne pytania do kart. Zapraszam. Karta mi nie wypada, więc ją wyciągnę. Wegetarianizm. Okej, okay, jeszcze tej karty rzeczywiście nigdy nie wyciągnęłam. Przyjrzyjmy się, kochani. Piękny aniołek. Zielony, czyli natura, która otacza go ogród. Również tutaj owoce lasu. Tak, mamy... Mm, piękne... Tutaj... Owoce lasu, kwiaty, łąkę i no, przepiękną atmosferę, również, tak? Karta nazywa się Wegetarianizm. Karta mówi o, o tym, przeczytam. Nowe nawyki żywieniowe sprawią, że będziesz mieć więcej energii, lepsze zdrowie, zwiększy się jedno, jasność Twojego umysłu i wzmocni to zdolność. Urzeczywistniania marzeń. Mhm. No, jeszcze przyznam, że tej karty nigdy nie miałam. Nie wyciągnęłam, nie wylosowałam pierwszy raz. Dobrze, kochani, przeczytam teraz z książeczki doktor Dorin Virtue, co przekazuje nam właściwie ta karta anielska.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 Poddaj się oczyszczaniu organizmu. Módl się przed jedzeniem. Dowiedz się więcej, poczytaj, spytaj dietetyka, weź udział w kursach na temat prawidłowego zbilansowania Twojej diety i jedzenia większej ilości warzyw i owoców. Jedz surową żywność. Zachęcaj swoje dzieci do jedzenia warzyw i owoców. Czyli kochani, odżywiajcie się po prostu zdrowo. Jedzcie więcej naturalnych produktów, tak, czyli warzyw, owoców normalnych, surowych, prosto z ogrodu, z lasu, z łąki. Nie kupujcie tylko tych pokarmów takich żywieniowych, gotowych z różnymi konserwantami. Odżywiajcie się zdrowo, a to Wam da na pewno korzyści w sensie w zdrowym ciele, zdrowy duch, jasność myślenia. Zdrowe odżywianie na pewno jest korzystne no, w każdym aspekcie, jak to tylko by mnie było dla duszy, dla ciała, dla rozwoju umysłu. Zobaczmy jeszcze klucze anielskie, kochani, co pokażą nam trzy klucze anielskie na ten tydzień, jak rozwinie się ten tydzień i co jest ważne, jakie klucze mogą nam pomóc, by otworzyć pozytywnie następne drzwi, by rozwiązać jakieś trudne sprawy. Klucze anielskie, taka talia. Pierwsza karta, odpuść sobie. Czyli odpuść sobie jakieś, nie wiem, błędy, winy, które Cię męczą, trapią, które Ciebie, nie wiem, dołują, przez które jesteś smutna. Odpuść to, puść to po prostu dla brzeg świata, niech się tym zajmie. A Wy miejcie troszkę radości. Myślcie o swoim zdrowiu, o odżywianiu zdrowym. Taka jest intencja aniołów dla Was. Żyj własnym życiem. Czyli nie patrz na życie innych, nie zazdrość nikomu, nie odgapiaj od nikogo ich stylu życia, tylko żyj, żyj po prostu własnym życiem. Miej własne cele i zmierzaj do nich. Żyj własnym życiem. I trzecia karta, wybaczaj sobie i innym. Czyli wszystkie grzechy, jakieś błędy, jakieś ciężkie sprawy, wybaczaj sobie i innym. I nie bądź tutaj w tej kwestii jakiś dokuczliwy, uparty, ponieważ to dołuje Twoje wibracje. Taki jest przekaz na ten tydzień. Wegetarianizm. Przemyślcie, czy coś rzeczywiście... Tutaj się zgadza z Waszym sposobem odżywiania. Czy powinniście odżywiać się bardziej zdrowo? Dziękuję serdecznie i zapraszam Was do komentowania, lajkowania, na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.